Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Wielu ludzi pragnęło w minionych wiekach usłyszeć Boga, a nie było im to dane. Wielu i współcześnie pragnie usłyszeć Słowo Boże, ale nie ma im kto go głosić. Czy dotyka mnie wołanie wielu spragnionych serc, które ciągle jeszcze czekają na Ewangelię? Czy podejmuję wystarczająco skuteczne kroki, aby inni ludzie mogli usłyszeć Słowo Boże i zostać zbawieni? Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy, że słyszą. Czy rzeczywiście słuchanie Bożego Słowa napełnia moje serce szczęściem? Czy potrafię dostrzec obecność i działanie Jezusa w swoim życiu? Czy relacja z Jezusem jest dla mnie źródłem szczęścia? Jeśli nie, to znaczy, że za chwilę będę szukał szczęścia gdzie indziej. Z tej właśnie przyczyny rozpadają się związki małżeńskie, a duchowni osoby konsekrowane porzucają swoje powołanie. Wierność jest jednym z synonimów miłości. Niewierność rodzi się z poczucia braku zadowolenia, satysfakcji i szczęścia. Miłość prawdziwa daje szczęście, ale o miłość trzeba dbać. Jest ona bowiem jak piękny ogród. Niedopilnowany, niedoglądany, zaczyna powoli zarastać chwastami. Dbajmy o miłość i cieszmy się szczęściem, które ona daje. Rozwijajmy ją, aby nigdy nie zarastała chwastami przygnębienia i rozczarowania.